Cześć, mam na imię Jurek. Jestem instruktorem kategorii A. W dniu dzisiejszym chciałbym na dzisiejszych zajęciach przedstawić motor, który w chwili obecnej obowiązuje na egzaminie. Jest to Yamaha xo 6 o pojemności 600 cm, mocy 80 koni mechanicznych, wadze 205 kg. Omówię czynności, które musimy, że tak powiem, wykonać na placu manewrowym przed rozpoczęciem jazdy. Chodzi typowo, stricte o czynności związane z budową, czyli światła, płyny oraz układ napędowy. Przed rozpoczęciem jazdy zawsze musimy sprawdzić układ napędowy. Chodzi o łańcuch. Sprawdza ci się, że tak powiem, ugięcie tego łańcucha między jednym kołem, a drugim kołem. Łańcuch musi być czysty, nasmarowany i ugięcie w tym miejscu powinno wahać się między 4,5 cm a 5,5 cm. Minimum 4,5 Maksymalnie 5,5 Gdy będą te granice przekroczone, to łańcuch będzie zbyt luźny lub zbyt mocno naciągnięty. Po sprawdzeniu układu napędowego losujemy jedno ze światełek. Pierwszym światłem, które wylosujemy, jest światełko pozycyjne. Światło pozycyjne określa pozycję motocykla na drodze. Z przodu jest to światło barwy białej. Z tyłu jest to światło barwy czerwonej. Oraz musimy nadmienić, że światło pozycyjne jest odpowiedzialne za podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Kolejnym świate, światłem, które musimy umieć zaprezentować, jest światło mijania. Musimy wiedzieć, że światło mijania w tym motocyklu jest uruchamiane wraz z odpaleniem motocykla, czyli z tak zwanego automatu. W tym celu odpalamy motocykl, przechodzimy do przodu motocykla i w tej chwili mamy zapalone światełko mijania. Kolejnym światłem, które możemy wylosować jest światełko drogowe, które musimy wiedzieć, że też zapala się ze światłem mijania, czyli motocykl musi być uruchomiony i tutaj przełącznikiem z lewej strony uruchamiamy z przodu światło drogowe. Kolejnym światłem, które możemy wylosować są światła kierunkowskazów. Pierwszy z jednej strony jest kierunkowska lewy z przodu. Musimy pokazać musimy pokazać zarówno kierunkowska lewy z tyłu. Następnie kierunkowska prawy może być na początku z tyłu. kolejno kierunkowska prawy z przodu. Możemy wylosować i musimy wiedzieć, że ten motocykl jest w Wsposażony w światła awaryjne, czyli po włączeniu mamy dwa światełka z przodu oraz dwa światełka z tyłu. Kolejnym światełkiem, światłem, które możemy zaprezentować jest światło hamowania stop. Przechodzimy z drugiej strony motocykla, aby pokazać, że światło hamowania stop jest na hamulcu ręcznym, wciskając dźwignię hamulca ręcznego z tyłu jest zapalane automatycznie światło hamowania stop. Również światło hamowania stop występuje na hamulcu nożnym i też po naciśnięciu tego hamulca widzimy, jest widoczne światło hamowania stop. Czyli Może jeszcze raz pokażemy... Proszę bardzo, jeszcze raz. Światło hamowania na hamulcu nożnym, światło hamowania na hamulcu ręcznym. Możemy wylosować jeszcze sygnał dźwiękowy. Musimy wiedzieć, że się znajduje tutaj po lewej stronie. I to są, że tak powiem, wszystkie elementy, jeżeli chodzi o światła. Przechodzimy do kolejnego elementu, czyli płynów eksploatacyjnych. Musimy umieć wskazać, gdzie jest zbiornik płynu hamulcowego. I zbiornik płynu hamulcowego przedniego koła znajduje się w tym miejscu. Musi być przynajmniej połowa. Czyli lower to jest połowa. Jest w tej chwili wskazanie do samej góry full. Czyli jest poziom jak najbardziej odpowiedni. Jeżeli chodzi o zbiornik płynu hamulcowego tylnego koła, to musimy wiedzieć, że znajduje on się pod siedzeniem motocykla, w tym miejscu. Kolejnym elementem, który musimy wskazać, to jest poziom płynu chłodzącego. Tu jest zbiornik poziomu płynu chłodzącego i tutaj ten płyn sobie sprawdzamy. Kolejnym elementem jest wskazanie poziomu oleju. Trzeba pokazać, że wskaźnik poziomu oleju znajduje się w tym miejscu. Przy prezentacji wskazania poziomu oleju motor powinien być wypionowany i powinien być sprawdzony na zimnym silniku. Po wykręceniu wskaźnika stan powinien się znajdować między minimum a maksimum. Pokrótce to są wszystkie czynności, które powinniśmy sprawdzić na placu manewrowym. Na kolejnych zajęciach omówimy sobie wszystkie czynności, które musimy sprawdzić przed rozpoczęciem jazdy, czyli założenie i zabezpieczenie hełmu ochronnego, sprawdzenie świateł, sprawdzenie hamulców sprawdzenie układu zawieszenia i dopiero po tych czynnościach możemy, że tak powiem, rozpocząć jazdę. To wszystko, co chciałbym na dzisiejszych zajęciach Państwu przekazać. I motor jest ze szkoły? Motor jest z ośrodka szkolenia Euforia we Wrocławiu.